społeczności Po raz ósmy inaugurujemy dzisiaj Akademię Młodych Serc, czyli to są zajęcia dla naszych seniorów. Wierzę, że po raz kolejny będą to udane zajęcia i będzie zadowolenie zarówno naszych słuchaczy, jak i naszych wykładowców. Na Akademię Młodych Serc uczęszczam już... Od 2015 roku przy Politechnice Opolskiej. Uczęszczam co roku, zawsze dostaję dyplom na koniec roku. Są to spotkania przesympatyczne z ludźmi, różnorodne wykłady. I no jak nie przyjść, mam tu blisko, więc co czwartek o 16 mam zamiar chodzić, tak jak do tej pory. Czas najwyższy zacząć się uczyć. Teraz, kiedy już jestem, jak to się mówi, nieczynny zawodowo, nie muszę pracować, aczkolwiek dalej pracuję, ale to już dla pasji, no czas troszkę ruszyć, jak to się mówi, głową, trochę posłuchać o Politechnice, tym bardziej, że wiele lat spędziłem w Opolu i dalej pod Opolem mieszkam.